Jak Karol Wojtyła nazwał młodzież z parafii św. Floriana w Krakowie? Co oznaczają słowa Santo Subito? Jak mieli na imię rodzicze Karola Wojtyły? Kiedy urodził się Karol Wojtyła? Co łączył papieża Polaka z kardynałem Wyszyńskim? Kiedy Jan Paweł II odwiedził Sandomierz? Ile że papież odwiedził Polskę. A czy wiecie, jaki zawód wykonywał Edmund Wojtyła? Gdzie Jan Paweł II został kanonizowany? Pierwszym odbył Jan Paweł II. Kiedy Karol Wojtyła troskał papierę. A jak nazywała się pierwsza parafia, w której pracował ksiądz Wojtyła? podsumowanie internetowego konkursu wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II hashtag 2020 błogosławieni czystego serca. W 1999 roku Wiesz, Jan Paweł II podróżował po Polsce pod hasłem Bóg jest miłością. Ojciec Święty odwiedził aż 21 miejscowości i wyratyfikował aż 108 Polaków, bęczetnik z zakresu II wojny światowej. 15 czerwca Jan Paweł II odwiedził sobie... W homilii wygłoszonej podczas mszy odprawianej w święto niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny, Ojciec święty powiedział, Na szlaku mojej pielgrzymki po Polsce towarzyszy mi Ewangelia ośmiu błogosławieństw wypowiedzianych przez Chrystusa w kazaniu na górze. Tu w Sandomierzu Chrystus zwoła do nas, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I dalej papież Polak wołał, głoście światu dobrą nowinę o czystości serca, i przekazujcie mu swoim przykładem życia o o cywilizacji miłości. Zrobił to z tego miejsca. Dzisiaj, czyli 18 maja 2020 roku, przypada serdecznica rocznica urodzin Karola Wojtyła. Chcieliśmy w jakiś sposób upamiętnić ten dzień, dlatego Szkolne Koło Caritas pod opieką siostry Elżbiety Gajowiak zorganizowało w naszej szkole Internetowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Jana Pawła II Hashtag Quiz Papieski 2020 pod hasłem Błogosławienie Czystego Serca. Quiz zorganizowaliśmy w dwóch kategoriach Wiedza i grafika. Dnia 24 kwietnia 2020 roku w godzinach od 15 do 16 odbyła się pierwsza część konkursu pod nazwą błogosławili czystego serca w kategorii wiedza. Wzięło w nim udział w sumie 20 osób, w tym 12 uczniów. 11 uczniów uzyskało 85%, czyli 34 punkty na 40 możliwych do zdobycia. Natomiast maksymalną ilość punktów zebrało 11 uczestników. Zgodnie z regulaminem przyznaliśmy miejsca klasowe, które prezentują się następująco. Pierwsze miejsce zajęła klasa trzecia informatyczna z wynikiem 185 punktów. Drugie miejsce wywalczyła klasa pierwsza logistyczna zdobywając 73 punkty. Klasa pierwsza graficzna uzyskała 40 punktów zajmując trzecie miejsce. Na miejscu czwartym uplasowała się klasa druga logistyczna i pierwsza informatyczna po szkole podstawowej z ilością 39 punktów. Natomiast piąte miejsce zajęła klasa trzecia graficzna z 35 punktami. Na potrzeby quizu papieskiego 2020 utworzyliśmy dla nauczycieli klasę super o profilu Belfer 2020. Super Belfrem została pani Sylwia Frańczak, uzyskując maksymalną ilość punktów z testu o wiedzy i działalności Jana Pawła II. Gratulujemy! W kategorii grafika wzięło udział pięciu uczniów. Wybór najlepszego plakatu przebiegał za pomocą głosowania online, które odbyło się na stronie szkoły. Głosować można było od 13 do 16 maja. Za jedno polubienie przyznawaliśmy 1 punkt, a za serduszko dwa punkty. Najwięcej punktów, bo 354 zebrał plakat Karoliny Skoczylas. Natomiast zestawienie punktów klas prezentuje się następująco. Na pierwszym miejscu mamy klasę pierwszą graficzną, która zdobyła 354 punkty. Na drugim miejscu jest klasa trzecia graficzna to zdobyła to łącznie 303 punkty. Natomiast trzecie miejsce zajmuje klasa trzecia informatyczna z 35 punktami. Cieszymy się, że nasz konkurs odbił się tak dużym echem nie tylko w ekonomiku, ale zainteresował także osoby spoza szkoły, które chętnie rozwiązywały quiz czy głosowały. Naszym celem było przybliżenie postaci Jana Pawła II, szerszemu gronu osób. Mamy nadzieję, że ta akcja zainspiruje wielu do naśladowania papieża Polaka w jego posłudze miłości niesionej światu. Dziękujemy za udział w filmie naszym najmłodszym przyjaciołom, czyli Oli, Natalii, Dominicę, Tomkowi, Nikoli i Zosi. Zachęcamy Was w przyszłości do odwiedzenia naszej szkoły.